co? Z radia, ty. To nie ja. A kto się bawił z światłem? To nie ja. Ani ja. To kto? Yyy, <gry> eee, szczury?